Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci: pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł, Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza, Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. W Dobrej Nowinie to zazwyczaj przypowieści opowiada Jezus Chrystus. Dziś przypowieść o kobiecie i siedmiu mężach opowiadają Sadyceusze. Podobna historia wydarzyła się naprawdę i została opisana w księdze Tobiasza. Sara siedmiokrotnie wychodziła za mąż, ale za każdym razem w noc poślubną demon zabijał jej mężów. Dopiero gdy wyszła za Tobiasza wspólną modlitwą skierowaną do Boga, Wyprosili uwolnienie od złego ducha, a ich małżeństwo stało się szczęśliwe. Problem, z którym dziś do Jezusa przychodzą sadeceusze, nie dotyczy jednak kwestii matrymonialnych, ale zmartwychwstania i życia wiecznego. Postawiony przez nich problem miał za zadanie drwinę z nauczania Jezusa, szyderstwo ze Słowa Bożego. Żydzi nie rozumieli Biblii w sposób właściwy. Błądzili po macku, po kartach świętych tekstów jak ślepcy, nie rozpoznając ani kształtu liter, ani ich znaczenia. Pierwszą nauką, jaka płynie z dzisiejszej lekcji, to szacunek dla Słowa Bożego, który jest jednocześnie szacunkiem i czcią dla Jego Autora. Drugą jest pokora, która otwiera serca i umysły na przyjęcie prawdy a jednocześnie usuwa wszelką obłudę i zakłamanie, które zawsze są pochodną pychy. To pycha jest największą naszą przeszkodą na drodze do poznania prawdy i do jej przyjęcia. Saduceuszom brakowało pokory, dlatego próbowali zadrwić sobie z Boga. Pamiętajmy jednak, że Bóg nigdy nie pozwoli sobie drwić z siebie. Chociaż jest cierpliwy i nie pragnie naszej zguby, to jednak za życie w zakłamaniu i pogardzie wobec Boga przyjdzie nam kiedyś bardzo drogo zapłacić. Wystrzegajmy się sady i pychy.